Jakie choroby upoważniają Cię do otrzymania od lekarza takiego jak ja zwolnienia z jazdy w pasach bezpieczeństwa? Tradycyjnie zaczynam od zapytania mojego widza. Witam, czy po discektomii C4C5 ze stabilizacją międzytrzonową i zespoleniem C4C5 płytką wektra dostanę zaświadczenie o przeciwwskazaniu do używania pasów. Pozdrawiam i proszę o info. I reasumując to wszystko. Widz pyta, daje jakąś chorobę, prawda? A ja mam odpowiedzieć na odległość czy ta choroba no, pasuje do tych pasów, czy nie pasuje jak to się ma do przepisów. I otóż, muszę Cię zasmucić, nie ma jakiegoś konkretnego wykazu chorób, czy ułomności, które automatycznie obligowałyby lekarza do wypisania ci zwolnienia z używania pasów. Lekarz z reguły kieruje się jakąś swoją wiedzą, doświadczeniem, no i trudno mi powiedzieć, co konkretny lekarz powie na takie zaświadczenie o jakiejkolwiek chorobie i jaką podejmie ostateczną decyzję. No, jak ja to robię? Przy swojej decyzji, oprócz oceny twojego stanu zdrowia interesuje się też motywami, dla których nie chcesz zapinać pasów. Nie jestem za bardzo przekonany wobec kierowców, którzy jeżdżą bardzo dużo, szczególnie dalekie trasy. I jedyny powód, dla których nie chcą zapiąć pasów, to jest to, że im coś te pasy yy, przeszkadzają. Yy, prędzej u mnie już dostanie, powiedzmy, właściciel paru sklepików z jednej miejscowości, którzy, który jeździ mało, który dowozi towar, powiedzmy, gdzieś tam po swoim ryneczku, prawda, od jednego sklepiku do drugiego pokonuje kilkaset metrów autem. No, oczywiście prędkość niewielka, ale miejscowy policjant wie o co chodzi, patrzy się tam na niego i tylko wystarczy, że nie zapnie pasów, to od razu podwyższa sobie statystyki mandatów na tym komisariacie. Także reasumując to wszystko, decyzja naprawdę nie jest łatwa i dlatego też wielu lekarzy w ogóle nie wystawia zwolnienia z pasów. Uważają, że potencjalne konsekwencje wypadków samochodowych przeważają korzyści, jakie kierowca będzie miał z powodu dyskomfortu zapinania, czy komfortu niezapinania pasów. A konsekwencje niezapinania pasów mogą być tragiczne. Także nie zdziw się, że jak pójdziesz do lekarza, to nawet nie będzie chciał z tobą gadać w tej sprawie. I tylko czasami wynika to z trudności oceny ryzyka wypadku oraz twojego stanu zdrowia. Także na tym kończę. Jeżeli ty otrzymałeś zwolnienie z jazdy w pasach, choroba była nietypowa, jakaś bardzo ciekawa, to napisz to w komentarzu do tego wideo. Sprawa jest bardzo interesująca. Liczę na twój oddźwięk. Sam jestem ciekaw jak to wygląda w całej Polsce. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu, uprawniony również do wystawiania zaświadczeń o przeciwwskazaniach do jazdy w pasach bezpieczeństwa. Jeżeli interesujecie mój kanał, zasubskrybuj go. Natomiast jeżeli chcesz obejrzeć inny filmik, to tutaj kliknij w ten kwadracik.